orkan Barbara stworzył mi niepowtarzalną okazję do sprawdzenia rode video mic'i w warunkach jakiś bardziej wietrznych i z włączonym oczywiście trybem samolotowym. Poprzedni test zrobiłem bez tego trybu samolotowego, także zakłócenia stacji bazowej skutecznie przeszkadzały w ocenie tego mikrofonu, a szczególnie w ocenie tego mikrofonu, pokrytego detki ten, wiatrochronem detki ten, czekam na jakiś podmóg wiatru, o teraz idzie trochę solidniejszy jak na złość jak na złość się trochę uspokoiło, kurde i oczywiście aby test wyszedł muszę niestety dokonać zdjęcia mikrofonu i detki ten. Raz, dwa, trzy No i tak słychać Tak słychać Mnie Nakrywającego się Samsungiem Galaxy S8 to Teraz kurde porządny wiatr Teraz porządny wiatr Czyli co? Muszę jeszcze raz włożyć Muszę jeszcze raz włożyć Dobra, powinieneś zauważyć różnice powinieneś zauważyć, powinieneś zauważyć różnicę z Detki ten, bez Detki ten, tryb samolotowy, który wszystko popsuł, no w zasadzie brak tego trybu, który wszystko popsuł na poprzednim teście, ale przy okazji uświadomił konieczność wyłączenia trybu samolotowego, także Cieszę się, że filmiki mają jakiś oddźwięk Widownia się polaryzuje, także jest i oddźwięk pozytywny, jak i negatywny Co najbardziej youtubera cieszy